Jakie rodzaje szkła oferują producenci kabin prysznicowych? Czym charakteryzują się poszczególne typy szkła? Jakie są ich wady i zalety? W poprzednim odcinku, który znajdziesz pod tym linkiem, poruszałem kwestię grubości szkła w kabinach prysznicowych dzisiejszym nadal pozostaje w tematyce szkła, a dokładnie w sferze wyboru odpowiedniego rodzaju szkła do kabiny. Sprawa na pierwszy rzut oka wydaje się banalnie prosta, jednak z doświadczenia wiem, że wielu osobom przysparza licznych trudności. Dlatego w tym odcinku szczegółowo omówię każdy z wariantów szkła wykorzystywanych w kabinach prysznicowych oraz przedstawię ich wady i zalety, a w kolejnym, na który już teraz gorąco się zapraszam, powiem, na jakie aspekty warto zwracać uwagę podczas wyboru szkła do kabiny, które rodzaje szkła sprawdzają się najlepiej w konkretnych sytuacjach oraz jak to naprawdę jest z łatwością czyszczenia różnych typów szkła. Zacznijmy od szybkiego sprawdzenia, jakie rodzaje szkła oferują producenci kabin prysznicowych w swoich produktach. W sprzedaży wśród dostępnych modeli znajdziesz kabiny prysznicowe posiadające szkło przejrzyste, dostępne w odmianie FLOT oraz OPTI szkło satynowe, cieszące się dużą popularnością w Polsce. Szkła barwione, w tym najbardziej popularne grafitowe oraz brązowe. Szkła ornamentowe, dostępne w dziesiątkach różnych wykończeń. Szkło piaskowane oraz grawerowane, z fabrycznym lub indywidualnym wzorem. Jak widzisz, ilość dostępnych wariantów szkła jest dość duża. Czym charakteryzują się poszczególne typy szkła i jakie są ich wady i zalety? Nie przedłużam i już odpowiadam. Zaczynajmy! Szkło przejrzyste, typu FLOT. Jest to najczęściej występujący i zarazem wybierany rodzaj szkła wśród osób kupujących szklaną kabinę prysznicową. Jest gładkie, przezroczyste i charakteryzuje się lekko zielonkawą barwą, widoczną szczególnie na oszlifowanych krawędziach. Zielonkawa barwa spowodowana jest zawartością tlenków żelaza w masie szklanej. Im jest grubsze szkło, tym bardziej jest widoczne. Kabina prysznicowa ze szkłem przejrzystym w pełni eksponuje całą zawartość swojego wnętrza. Nie zagwarantuje intymności podczas kąpieli, ale również nie spowoduje efektu odcięcia, czyli nie zmniejszy optycznie wielkości pomieszczenia. Z tego powodu świetnie sprawdzi się w małych łazienkach, w których liczy się uzyskanie wrażenia jak największej przestrzeni, efektu czystości lub gdy zależy Ci na wyeksponowaniu armatury bądź płytek znajdujących się we wnętrzu kabiny. Tak na marginesie, Szkło przejrzyste ze względu na dużą przepuszczalność światła uznawane jest przez wiele osób za najbardziej eleganckie oraz dające poczucie ekskluzywności. I trudno się z tym nie zgodzić. To poczucie ma jednak swoje koszty. Na szkle przejrzystym szybko oraz dość mocno uwidaczniają się osady wapienne. A przy braku regularnego czyszczenia takie szkło nie wygląda atrakcyjnie. Szkło przejrzyste typu OptiWhite. Jest to szkło które charakteryzuje się niemal identycznymi walorami użytkowymi, jak szkło przejrzyste typu FLOT. Jednak jest pozbawione typowego dla niego zielonkowego zabarwienia oraz posiada niemal stuprocentową przejrzystość. Takie właściwości uzyskuje się poprzez obniżenie zawartości żelaza w masie szklanej. Kabiny prysznicowe ze szkłem OptiWhite świetnie sprawdzą się, gdy wymagana jest maksymalna transparentność szkła oraz wierne odwzorowanie barw elementów znajdujących się we wnętrzu kabiny, np. armatury, glazury lub elementów dekoracyjnych. Szkło satynowe. Szkło satynowe wykorzystywane do produkcji kabin prysznicowych wykonane jest na bazie tradycyjnego szkła typu flot. Efekt satynu uzyskuje się na skutek procesu trawienia chemicznego. Posiada lekko zielonkawą barwę, jednak matowa powierzchnia w znacznym stopniu optycznie evoluje to zabarwienie. Szkło satynowe posiada jedną stronę gładką oraz drugą stronę matową minimalnie porowatą. Szkło satynowe cieszy się dużą popularnością wśród klientów ze względu na fakt, iż osady wapienne nie są widoczne od zewnętrznej strony kabiny prysznicowej. Z tego powodu mylnie często postrzegane jest jako niewymagające czyszczenia. W rzeczywistości jednak szkło tego typu grudzi się w identycznym stopniu jak inne rodzaje szkła. Jedynie poprzez matową strukturę sprawia ono wrażenie czystego. Szkło satenowe zapewnia bardzo wysoki stopień intymności podczas kąpieli. Widoczny jest jedynie zarys sylwetki ciała, a im dalej znajduje się ona od tafli szkła, tym słabiej jest widoczna. Dużą wadą szkła satenowego jest powodowanie całkowitego efektu odcięcia przestrzeni, a tym samym optycznego zmniejszenia wielkości łazienki. Dlatego jeśli posiadasz niewielką łazienkę i zależy Ci na zachowaniu jak największego poczucia przestrzeni, szkło to nie będzie dobrym wyborem. Z mojego doświadczenia wynika również, że kabiny z tym szkłem przez brak widocznych osadów z kamienia są jednymi z najrzadziej czyszczonych. Szkła barwione. Szkło tego typu powstaje na skutek zabarwienia w procesie produkcji masy szklanej na określony kolor. W kabinach prysznicowych najczęściej występuje w kolorze grafitowym oraz brązowym. Wraz ze wzrostem grubości szkła rośnie intensywność jego zabarwienia. Kabiny prysznicowe ze szkłem barwionym są często traktowane wśród klientów jako najlepszy kompromis pomiędzy szkłem przejrzystym a satynowym. Z jednej strony postrzegane są jako te, które zapewnią akceptowalny stopień przejrzystości, a z drugiej poprzez intensywne zabarwienie ograniczą widoczność osadów wapiennych. Czy tak jest w rzeczywistości? Nie do końca. Wbrew pozorom osad wapienny powstały na tego typu szkle, wygląda także niekorzystnie. Wynika to z faktu, iż kolor osadu łapiennego w dużym stopniu kontrastuje z intensywnym zabarwieniem tego szkła. Ponadto szkła barwione nie zapewniają wystarczającego stopnia intymności oraz powodują efekt odcięcia przestrzeni, zmniejszając tym samym optyczną wielkość łazienki. Szkła ornamentowe. Szkła ornamentowe są szkłami półprzeziernymi. Uzyskuje się w procesie walcowania płynnego szkła między dwoma cylindrami. Na jednym z nich znajduje się wygrawerowany wzór nazywany ornamentem, który w procesie produkcji jest wciskany na jednej ze stron tafli szkła. Druga strona natomiast jest idealnie gładka. Część wzorów uzyskuje się również metodą trawienia chemicznego. Zaletą tego typu szkła jest różnorodna stylistyka oraz półprzepuszczalność światła, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie ciekawych efektów dekoracyjnych łazienki. Szkło ornamentowe gwarantuje wysoki stopień intynności podczas kąpieli, przy jednoczesnym zapewnieniu dużej ilości doprowadzonego światła. Niestety powoduje efekt odcięcia przestrzeni, przez co optycznie zmniejsza wielkość łazienki. Na szkłach tego typu, podobnie zresztą jak na szkle satynowym, w minimalnym stopniu widoczny jest osad wapienny od zewnętrznej strony kabiny. Nieregularna struktura szkła sprawia, że jego czyszczenie od strony ornamentów jest dość uciążliwe, jednak od strony wewnętrznej czyści się je identycznie jak inne rodzaje szkła. Ostatnim typem szkła wykorzystywanym w kabinach krzesznicowych jest szkło poddane procesowi piaskowania lub grawerowania. Piaskowanie polega na matowieniu szkła za pomocą strumienia piasku pod wysokim ciśnieniem, natomiast w metodzie grawerowania wiązka lasera wypala wzory na powierzchni szkła. Dzięki temu grawerunek jest trwały, estetyczny i niemożliwy do usunięcia. Bazą dla obu metod jest najczęściej tradycyjne szkło Float zdecydowanej większości, przejrzyste. Przy użyciu piaskowania i grawerowania istnieje możliwość dekorowania szkła dowolnymi wzorami. Co warte uwagi, aktualnie oprócz fabrycznie dostępnych motywów część producentów umożliwia również wykonanie indywidualnego wzoru dostarczonego przez klienta. W tym przypadku jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia. Kabina poddana procesowi piaskowania lub grawerowania będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które lubią zaskakiwać i chcą nadać łazience indywidualny charakter. Oczywiście na rynku możliwe jest również znalezienie kabin prysznicowych, które łączą cechy kilku typów szkieł jednocześnie, np. szkła satynowego, barwionego. Jednak, znając cechy szkieł podstawowych, będziesz wiedział, jakie wady i zalety mają tego typu szkła. Na dzisiaj to tyle. Jeśli pomogłem, daj łapkę w górę. Już teraz zapraszam Cię do obejrzenia drugiej części tego poradnika, w której powiem na jakie aspekty warto zwracać uwagę podczas wyboru szkła do kabiny prysznicowej oraz które rodzaje szkła sprawdzą się najlepiej w konkretnych sytuacjach. Zasubskrybuj ten kanał, a na pewno go nie przegapisz. Do zobaczenia!